Cześć, witam Cię, Twój Multiguru, Darek Kraśnicki i w tym wideo powiem nieco na temat darmowych porad policjantów w temacie jak zdać test psychologiczny do policji. I oczywiście przyczynkiem do tego jest tutaj filmik o wdzięcznej takiej clickbaitowej nazwie Policjant zdradza jak zdać multisalek. Szok, szok, horror, horror. I to wideo wkleił na moją tajną grupę szkoleniową, ktoś z elitarnych. No, nie mogę udawać, że wideo nie ma, i wywołany do tablicy, jako ten multi guru musiałem coś grupie odpowiedzieć, ale na początku mały taki multi disclaimer nie jestem ani homofobem, kinofobem, bagietofobem, czy jakimś innym człowiekiem nienawidzącym jakiejkolwiek grupy ludzi lub zwierząt. Wprost przeciwnie, nawet jeżeli komuś zrobiłem krzywdę słuszną krzywdę, to bardzo źle się z tym czuję, jak ognia unikam konfliktów i raczej sprawy wolę załatwiać ugodowo. Natomiast, co do autora tego filmu, to nawet skrycie go podziwiam, bo pewnie gdybym ja miał, to jak on, ponad 7 milionów wyświetleń oraz około 120 tysięcy subskrybentów w ciągu zaledwie jednego roku, to pewnie dawno już bym wszedł w grono milionerów i z samego, a w zasadzie z dochodów samego szkolenia do MS-u wpadałbym w podatek solidarnościowy. I należy ten człowiek do nielicznych policjantów, który odniósł jakiś sukces na YouTubie, skutecznie wprowadził pod strzechy jakąś normalną policyjną wiedzę, normalną wiedzę o policji. I w zasadzie boję się tylko jednego, żeby nie został ofiarą własnego sukcesu, nie odszedł z firmy, czego mu tu serdecznie życzę. Czasem się moje proroctwa spełniają, natomiast może być sytuacja jednakże że nie wytrzyma presji celebryctwa, że tak powiem, i firma go zacznie ograniczać i po prostu odejdzie coś robić innego. Także, żeby się to tylko nie spełniło to moje proroctwo, to drugie. I nie chciałbym również, abyś odniósł wrażenie, że jakby to powiedzieć, czepiło się gówno, okrętu i woła i chce się jakoś podpiąć pod jego popularność. Natomiast w końcu do rzeczy, tak jak Ci mówiłem, obejrzałem wideo, mam parę uwag, które warto, aby sobie jako homo sapiens przemyślał, sam wyciągnął wnioski, a nie to, co ja tylko Ci będę sugerował. Na początku filmiku jest parę uwag odnośnie streamów, Obejrzałem to jako youtuber i faktem jest, że najlepszy policyjny stream poszedł a w zasadzie wyszedł byłemu jego koledze po fachu, który i to było na Whatsappie czy show upie. i wtedy ten gościu skutecznie tam gruchę wymęczył i to mając zaledwie jednego widza, czyli jakąś panią dyżurną, dla której ofiarował w przypływie, jakiejś przypływie szczęśliwości, najlepsze momenty swojego życia, swojego czasu służbowego. No i pewnie gdyby nie wyciekł tych, tego filmiku, to licznik do emerytury dalej by mu tam leciał, czy bił. Natomiast, no bądźmy szczerzy, trudno powtórzyć bezkarnie ten model osiągania popularności, ale wydaje mi się, że interakcja live z widzami może tylko przynieść same korzyści. Tak więc, szacun za eksperymenty nawet z samego lasu. W zasadzie tytuł tego wideo powinien być typu Nie kupuj testów Darka, Marka, Srarka. A jako ostatni to powinien być, żeby, żeby poznaj sekrety Multiego, prawda, i chociaż paradoksalnie się tutaj z kolegą youtuberem zgadzam, że powiedzmy, no jesteś młody, masz lat 19, to nawet jak masz trzy nieudane podejścia pod rząd, no niezależnie jak to jest dla ciebie frustrujące, to ciągle no. masz tylko 22 lata potem, podczas których możesz skutecznie zaliczyć jakiś licencjat z języków, którego wierz mi, ci, wierz mi że nikt ci w życiu nie odbierze, o ile nie splagiatowałeś czyjejś pracy. Natomiast, no, ten licencja w policji ci się może przydać, ale różnie to bywa z dożywotnią służbą do emerytury. To jest takie wcale niepewne w obecnych czasach. I gorzej jest również, jak zaczyna ci ten tykać zegar biologiczny tik-tak, prawda? Tik-tak, tik-tak. Czyli na przykład nie zdałeś pięć razy pod rząd lub nie pod rząd, prawda? Ale czujesz, że mimo wszystko jesteś dobry, jesteś pewny, że ta policja jest twoim przeznaczeniem, jest twoim marzeniem. Miałeś tam jakiegoś wujka, czy dziadka policjanta i ten dziadek też uważa, koledzy, którzy się dostali też tak uważają. No i oczywiście zaczynasz się jakoś tam przygotowywać, zdajesz testy na broń, na ochroniarza, Kończysz z wyróżnieniem szkołę policji, tam w Szczytnie, tą chyba cywilną, przechodzisz jakieś skuteczne rekrutacje do pracy, czy do służby, czy do innych służb, awansujesz, no, pewnie też sprawnie hendożysz partnerkę czy partnera, natomiast yy, yy, pytasz o opinię znajomych policjantów, oni też Cię w firmie widzą, tylko ci psycholodzy policyjni, a w zasadzie psycholożki się tak tam ciebie uwzięły i ciągle cię odrzucają, no. I ile razy masz podchodzić, żeby udowodnić się, że się nadajesz? 5, 10, 15, 20, no nie wiem <śmiech> Człowiek nie żyje tysiąc lat, prawda? I co wtedy, jeżeli masz 30, 40 lat? Czy będziesz wtedy próbował do końca życia? No, ale pytanie tutaj jest retoryczne. Kolejny jego zarzut budowanie aury niedostępności policji. Natomiast, no, sam kolega twierdzi, że na MS-ie odpadało 60-70% kandydatów no, wydaje mi się, że maksymalnie dzisiaj jest to 40, ale tak powiedzmy krakowskim targiem 50 i czy to dużo, czy to mało. No, ile procent powinno odpaść, aby aura niedostępności była prawdziwa? No, jeżeli 70 to za mało, to, to ile ma być 80, 90, 95, a może w ogóle tylko jacyś wybrańcy, synowie, policjantów, plecaki czy inni, prawda, czyli policja tylko dla wybranych, może powinny być jakieś punkty za pochodzenie, nie wiem. No i m, trudno się wtedy dziwić, że wśród tych uwalonych, powiedzmy no, 50% znajdą się ci jacyś tam bardziej dociekliwi, zmotywowani przy okazji, których zastanowi. No dlaczego ten psycholog mi uwalił, skoro wszyscy u mnie w pracy uważają, że jestem dobry, a powiedzmy jakiegoś matoła czy półgłówka sąsiedztwa, którego wywalali z szkółki policyjnej po miesiącu, ten, sam psycholog przepuścił jeszcze na multi miał 59 punktów, prawda? I jakie tutaj jest rozumowanie psychologa, co temu uwalonemu brakuje, żeby był idealnym policjantem, w czym być może ty jesteś gorszy. I pytania możesz tutaj mnożyć, szczególnie jak już oblałeś, Natomiast y, tutaj jest genialne stwierdzenie kolegi, że celem MS-u jest odsiać tych, co się nie nadają, od tych, co się po prostu nadają. I w jakimś idealnym, takim utopijnym świecie tak być powinno, na pewno psycholodzy do tego dążą, natomiast praktyka jest nieco inna, że około 30% wylatuje ze szkółki, ale to są ludzie, którzy zdali już MS, tak więc jak widzisz, jakieś to idealne narzędzie do oceny idealnego policjanta, do oceny super narzędzie do oceny policjantów przyszłych nie jest. I co odróżnia tych, którzy przeszli i zostali od tych, którzy nie wylecieli, odnieśli jakiś sukces, może nawet tam w jakiejś perspektywie z czasu zostali komendantami jest to dobre pytanie i pewnie, gdybym to wiedział, to byłbym super multiguru, a nie tylko multiguru czy naczelny multiguru. No i kolejna sprawa, którą kolega porusza Nie ma jednego sposobu, nie ma jednego sekretnego triku Jest to chyba w czwartej minucie 18 sekundzie filmu, czyli reasumując Jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim mnie masz. Człowiek się nie może zmienić. Jedyne co możesz to się wyluzować, prawda? <śmiech> Klepność dla uspokojenia, parę reklamowych psychotestów z onetu. poczytać coś ze zrozumieniem. O ile się tam orientuje, to czytanie ze zrozumieniem jest ja chyba było kiedyś na teście gimnazjalnym. No i musisz, jak mantrę. Jak w mantrę wierzyć w tą nieomylność psychologa, ponieważ odwołania od Multiego przecież nie ma. Nawet się nie możesz poradzić, zapytać, co zrobiłeś źle. I ta porada jest troszeczkę w sporym kontraście do innego jego filmu według mnie dużo bardziej ciekawego, odrzucili mnie na EKG i tam zakwestionował autorytet i nieomylność lekarzy policyjnych, czyli trochę uderzył w moje podwórko, wrzucił kamyczek do mojego podwórka jako lekarza mundurowego. I hmm, prawdopodobnie zainwestowano w eksperta, czyli był to niezależny kardiolog i ta profesjonalna opinia dopiero pomogła. Natomiast gdyby to się skończyło podejściem, które on tu proponuje, czyli wyluzuj, co ma być to będzie, policyjni lekarze znają się najlepiej, to są tacy spece, że nie wiadomo jacy, prawda, no to pewnie ja bym nie nakręcił tego filmiku. Natomiast szacun, podjęto jakąś skuteczną akcję zakończoną szczęśliwym Finałem. No, tak na marginesie szukać choroby serca u paroletniego gościa, który miał wynik 60 na tsf to według mnie paranoja. Na zdrowy rozum to wie każdy sanitariusz, każdy prawdziwy ratownik medyczny. No i pewnie dlatego kolega zorientował się, że coś z tą diagnozą, może nie w porządku. tak jak ładnie określił, że no, będzie chyba jednak żył i to w policji. Ale zapewniam Cię, że nie takie przypadki chodzą po ludziach, po różnych komisjach. Co te komisje wyprawiają, to czasami na moich hangoutach y, zdają inni kandydaci relacje, po prostu scyzor się w kieszeni otwiera. Wywalanie i banowanie forum, banowanie z różnych forów. no ja forum nie mam, natomiast y, ze swojej tajnej, elitarnej grupy to wywalam tylko rezygnujących z nauki, Część ludzi wypisuje się potem sama, no, dostał się do policji, wszedł na prawdziwym profilu, natomiast nie chce się potem ujawniać jako szkolony, nie chce reklamy. No, niestety parę osób zaszło dosyć wysoko pomimo niedługiego stażu służby. No i jest jeszcze grupa publiczna i wtedy tam troszeczkę mam inne zasady, że pojedyncze osoby wywaliłem za pieniactwo i obrażanie innych. Chamstwa i trollowania nie będę tolerował jakiegoś tam mobbingu, czy dokuczania innym. Masz się uczyć, masz się przygotowywać do zdania Multiego, a nie tam udowadniać komuś wyszłość służby wojskowej nad więzienną, czy odwrotnie. No niestety, jest inne znane forum, być może bardziej znane od mojego, którego nie mam i ono ma swoje trochę inne podejście, a mianowicie, jakakolwiek krytyka guru jest niedopuszczalna, czyli cenzura została zdemaskowana. Kolejna porada kolegi, wyluzować się i nie przejmować się tym, bo znam bardzo dobrych gliniarzy którzy zdawali po 3-4 razy i od razu się na usta ciśnie pytanie, czemu ci ludzie nie dostali się do policji za pierwszym razem, skoro byli tacy dobrzy, prawda? Jeżeli później nie korzystali z żadnej pomocy i nic nie robili, to mimo wszystko, w jaki sposób się zmienili, czy, czy lepiej rozwiązali test, wpasowali się w ten pożądany profil, czy no bądźmy szczerzy, no, gwalanie gruchy w korpo raczej nie wchodzi. Są różne monitoringi, także tego raczej tego raczej nie było. Ale jeżeli pomyślisz, to być może jest jakaś droga na skróty i skorzystanie z pomocy profesjonalisty, do którego masz zaufanie, wierzysz w niego, wiesz, że jest skuteczny, to ma jakiś sens. Analogia do egzaminu na Prawko. No, nie zdałeś ten egzamin praktyczny na Prawko, do kolejnego podchodzisz czy, tak sobie na tata wariata, czy jednak może pomyślisz no, warto wykupić parę jazd dodatkowych z instruktorem, przypomnieć sobie tam jakieś upewnienie, tam garaż tyłem, czy tam łuk, czy coś tam innego, prawda? No, myślę, że odpowiedź sama tutaj Ci się ciśnie na usta i jest bardzo prosta. No, zreasumuję tak bardzo ogólnie porady odnośnie multiego dawane przez policjantów. No, w zasadzie każdy policjant przeszedł multiego, czyli ekspertem być powinien. I są to w zasadzie dwa powody. Albo kandydat sam o to pyta, jest natrętny i co w przypadku znacznej popularności wcale mnie nie dziwi. No bo kogo ma młody człowiek zapytać, jak nie guru, którego śledzi o, Znaczy śledzi, mówię w sensie ogląda jego filmy, robi binge-watching, prawda yy, Potrafi nam zacytować każdy filmik, yy, śledzi, analizuje, przemyśl, przemy, przemyśliwuje, prawda Natomiast drugi jest to informacja dawana jakoś w, przez samego guru, czyli z inicjatywy guru no, Guru może być wiarygodny, albo przynajmniej chce, żebyś wierzył, że jest wiarygodny, jak każdy człowiek, prawda? Natomiast wszyscy wyżej wymienieni chcą, abyś wierzył, że są ekspertami w tym, co Ci mówią, czy chcą Ci sprzedać. Czasem, i to wcale nierzadkie przypadki, że dający informacje jakoś tak lepiej się czuje, podnosi mu się ego, bo wie, że poprosiłeś o informacje, jesteś pod jego wrażenie, on czuje się potrzebny, prawda? Czyli w kompleks wpada nawet guano, jak się na nim nie poznano. E, możesz mieć taką sytuację, że zapytasz policjanta o poradę i dostaniesz ją, w zasadzie, od, tą poradę dostaniesz, niezależnie od tego, czy, czy jest dobra, czy nie. No i problem jest tutaj nieco inny, bo te naprawdę dobre porady e, to są dla ciebie czy nawet dla mnie niedostępne, bo nie sądzę, żeby na YouTubie nagle pojawił się obecny, czy jakiś były psycholog policyjny, ujawniający tajemnicę testu, a nawet znaczy w zasadzie nawet nie pokazując swojej twarzy i dając hangouty, czy tam jakieś filmy, mm. będąc za granicą. Przypuszczam, że federalni, czy tam jacyś inni by zaraz go tam za dupę wzięli i się by jego kariera skończyła, niezależnie od dobrych intencji. I kolejnym problemem jest tutaj, że musisz sam i to ty musisz sam zadecydować, co w internecie jest śmieciem, a za takie uważam te testy z onetu, a co w miarę wartościowe. Natomiast, tak jak ci mówiłem, ja pomimo, że znam się tylko na MS-ie, dostaję wiele pytań o różne sprawy policyjne ale mam naprawdę odwagę tylko powiedzieć o tym, co się znam, bo niestety policjantem nigdy nie byłem, służyłem w innym mundurze i co ja ci mogę powiedzieć o uwalnieniu zakładników, czy jakichś taryfikatorach, czy procedurach dawania mandatu, jak się znam tylko na MSie i tutaj pojawia się problem z osobami, które zdały ten MS, ale nie mają pojęcia dlaczego się dostały, czyli zero clue, prawda? Ale nagle muszą dać porady swoim wiernym fanom, ci bombardują, patrzą na nich jak w jakiś obrazek, jak w jakąś świętość, prawda, relikwie i wyobraź sobie poprzez analogię jakąś sytuację, powiedzmy no, Robert Kubica wrócił do Formuły pierwszej, jakoś tam spotkałeś go na torze, a on mówi no, wsiadaj tutaj w Franek, w moje auto, przejedź się tam, tutaj jest taka rozgrzewka, ostatni jestem, to tam zanim się dogonią, to to, to Cię nie rozbiją, prawda? Przejeżdżasz jego autem po torze wyścigowym, poszło Ci wyjątkowo Wprawdzie na ostatnim miejscu, ale nie rozbiłeś tego bolida, pobiłeś rekord życiowy. No i pytanko, czy to Cię upoważnia do szkolenia innych kierowców, czy dawania jakiś porad dla kandydatów na y, kierowców formuły pierwszej. No Analogicznie taki sam był mój pierwszy kandydat do Policji. I nie upoważniało mnie to, że zdał do jakichś profesjonalnych szkoleń i uważania się za jakiegoś multiguru, tam lat temu kilkanaście. Odważyłem się to dopiero po pięciu, sześciu latach, kiedy zauważyłem, że mój system się sprawdza. Analogia policyjna, czy antyterrorysta będzie cię uczył, jak prawidłowo pobrać i zabezpieczyć DNA, jak już się do tej policji dostaniesz, prawda? Yy, czy cię będzie uczył to DNA tam obrabiać na miejscu zbrodni, a odwrotnie, czy technik kryminalistyki będziecie uczył sztuk walki, prawda? I smutna prawda, bo przeciętny, a nawet wysoko postawiony policjant, nawet nadinspektor, prawda, niekoniecznie zna się na policyjnych testach psychologicznych. Natomiast najprawdopodobniej jest najlepszy w swojej działce, jakiejkolwiek by on tam nie wykonywał. No podam Ci znowu jakiś tam taki przykład z dziedziny przyrody, być może zachciało Ci się zostać drwalem, no mówisz Puszcza Białowieska to już pod topór, prawda? Kupujesz sobie najlepszą piłę mechaniczną, no chciałbyś potrenować, zaczynasz coś tam przy niej majsterkować I zapewniam Cię, że bez właściwego szkolenia lub wskazówek od jakiejś kompetentnej osoby to raczej sobie zrobisz krzywdę, a może się nawet zabijesz aniżeli zetniesz nawet jakiekolwiek drzewo w swoim ogródku. I nie chciałbym tutaj być jakiś złośliwy czy sarkastyczny, ale mm, widzę wiele złych porad co do MS-u. Najczęstsze jakieś takie dobre rady, sobie sława zasady to bądź sobą, patrz prosto w oczy, wyluzuj, wyśpij się dobrze dzień wcześniej, prawda, przyjedź punktualnie nie spóźni się, prawda? No, często są to porady, które udzielający gdzieś przeczytał, bo potem jak ta papuga, prawda, ara yy, powtarza, a w zasadzie zastosowane przez niego w praktyce było na jego własnym jedynym multi. No Uczciwie też powiem, bezwartościowe są jakieś masowe PDF-y z sieci. Natomiast, kto jest tym prawdziwym ekspertem? I tak naprawdę jedynymi prawdziwymi tymi ekspertami są Aktualni, policyjni psycholodzy no, z wiadomych względów nie mogą oni szkolić, prawda? No i są inni, czyli ludzie, którzy śledzą aktywnie tego multiego, mają jakieś wiarygodne relacje i to śledzą od wielu lat, potrafią udokumentować swój sukces, a niestety nie jest, zbyt, nie jest tam ich zbyt wielu, a śmiem twierdzić, że w zasadzie jest tylko jedna osoba. Także yy, podniosłem tutaj swoje ego niewątpliwie. Natomiast, jeżeli mam ci jednak coś polecić na temat rekrutacji i to polecić z tamtego kanału, będzie to raczej filmik Odrzucili mnie na EKG, który naprawdę w miarę uczciwie, bez jakichś emocji przedstawia konkretną rekrutację, w konkretnym rejonie, ewentualnie może mieć zastosowanie do Twojego rejonu, chociaż prawdopodobnie był to zdawany stary multi. Jest tam jedna wartościowa, rzeczowa, szczera porada, czyli bądź w miarę sprawny fizycznie i się trochę przygotuj, prawda? Aczkolwiek nie jest powiedziane, jak się masz przygotować. Jeżeli ci to wystarczyło, żeby zostać policjantem, pomogło ci w zostaniu policjantem, napisz to w komentarzu do tego wideo, w jaki sposób ci to pomogło, natomiast powodzenia w ratowaniu ślimaków, piesków i jeży. A jeże, wierz mi, mam trzy w swoim ogrodzie. Jednego ostatnio po ciemku, tak nie sądzy, nie tyle kopnąłem, co potrąciłem, to wyrzuty sumienia miałem do samego rana. Mówił Darek Kraśnicki, Twój Multiguru Komentarz oczywiście pod tym wideo, subskrypcja filmu, obejrzenie innego filmiku i do zobaczenia wkrótce.